Wspomnieliśmy o tym, że 22 lata, młoda dziewczyna, mąż, dziecko. Czy ty wyobrażasz sobie siebie w takiej sytuacji? Nie. Nie, a szczególnie, że ona urodziła to dziecko będąc nastolatką totalną ty w ogóle patrzysz na to, że tak młode dziewczyny podejmują w życiu takie, a nie inne decyzje? Czy ty masz w swoim środowisku właśnie takie koleżanki? Mam pewną koleżankę, która jest moim imieniem, ma dzieci i na pewno to nie były przemyślane decyzje, na pewno to nie były zamierzone plany i tak dalej, ale z drugiej strony akurat ta moja koleżanka, o której mówię, Jakoś tak weszła w tę rolę mamy, że jest super mamą, i jakby wszystko jej się zaczęło układać, ale nie było łatwo na początku. Więc właśnie zapisując takich osób i nie tylko, yy, próbowałam wziąć jak najwięcej do tej postaci.